Witajcie szaleńcy, z tej strony pan Meksyk, w imieniu zespołu Meksyk Hot 16 Challenge 2, Meksyk Skończyły się czasy, że byle jakoś sprzedaje się dla was to dramat Bezużyteczni celebryci z Instagrama Chciałem zauważyć, że ta fura, co tak swawo ją przerysowałeś, jest gościa, co mówiłeś brawo. I mam nadzieję, że cię złapią i za każdą rysę przerysują ci tak samo, tylko bardziej psychę. I jak sam trafisz na izbę, to proszę cię nie narób smrodu. Jak się okaże, że cię przyjmuje, ty lekarz od samochodu. Jak się okaże, że w końcu świat powoli rusza, bo pan prezydent podpisał ustawę, że już nie ma wirusa. Nie złożcie się wcale na polityków, oni przeminą. Gdyby zechcieli zrobić to szybciej byłoby miło Gdyby się ludzie zechcieli czegoś nauczyć na tej pandemii To by nie stali kilometr do maka jak popierdoleni gdy ktoś zapyta, czy widzę pozytyw, że siedzimy w domach To powiem, że liczę, że świat wziął głęboki oddech i szybko nie skona To powiem, że nie czytam więcej teorii, co w internecie Szerzą się szybko, nie są mi blisko, a internet przyjmuje wszystko A w sieci możesz być każdym, mieć pewne informacje Od brata kolegi, którego sąsiad słyszał, jak ktoś kaszne Stary, naprawdę? Dziękuję bardzo za te Na klikalne, że tyle skonów i dwa razy więcej zakażeń I za decyzje ważne i odwagę rządu Trzeba mieć jaja, żeby policję wysyłać na przedsiębiorców Ten domy się gwieje, karty spadają do ściany ręce, dostaw Żeby ratować ten dalek, gdzie J To nie Joker, tylko Jarosław Albo zostawię to wszystko Albo odejdę szybko Zmienię zdanie jeszcze dwa razy, jak paski TVP Info Na koniec dwa zdania uznania w stronę naszej władzy tak pięknie pokazaliście, że jesteście całkiem nazy, że nie ma kasy, jesteśmy w dupie. komedia grecka. Tekst drukował Sasin, czytała Danuta Cholecka. Do wyzwania nominujemy Hurricane, Brooklyn, Zbigniew wchody, Abelard Wilson i koronawirus. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, żeby nic wam się nie stało, a tu macie